Ktoś podbiega do was i krzyczy. 2943. Szybko, czy to jest podzielne przez 9? To kwestia życia i śmierci. Możecie powiedzieć, nie ma sprawy. Aby szybko to ustalić, wystarczy dodać cyfry i sprawdzić, czy ich suma jest wielokrotnością 9, a więc czy jest podzielna przez 9. Zróbmy to. 2 dodać 9, dodać 4, dodać 3. 2 plus 9 to 11, 11 plus 4 to 15, 15 plus 3 to 18. 18 jest podzielne przez 9, więc ta liczba również. Jeśli nie jesteście pewni, czy 18 dzieli się przez 9, zróbcie to samo. 1 plus 8 to 9, a 9 bez żadnych wątpliwości jest podzielne przez 9. Dzięki wam ten ktoś będzie mógł uratować własne lub czyjeś życie. Możecie jednak pomyśleć, to fajne i przydatne, ale dlaczego działa? Czy działa też dla liczb innych niż 9? Bo chyba nie działa dla 5, 7, 11 ani 17. Dlaczego więc działa dla 9? Otóż działa też dla 3, ale o tym kiedy indziej. Aby zrozumieć dlaczego, przepiszmy tę liczbę. Cyfra 2 w liczbie 2943 jest cyfrą tysięcy. Możemy więc ją zapisać jako 2 razy 1000. 9 to cyfra setek, możemy ją więc zapisać jako 9 razy 100. 4 jest cyfrą dziesiątek, oznacza więc to samo co 4 razy 10 i mamy 3 jako cyfrę jedności, którą można zapisać jako 3 razy 1, czyli 3. To dosłownie 2943. 2943 Teraz zapiszmy ten 1000. To 100 i to 10 jako 1 plus coś podzielnego przez 9. Tysiąc można zapisać jako 1 plus 999. 1 plus 999. 100 można zapisać jako 1 plus 99. 1 plus 99. 10 można zapisać jako 1 plus 9. Zatem 2 razy 1000 to jest to samo, co… 2 razy 1 plus 999, 9 razy 100 to jest to samo co 9 razy 1 plus 99, 4 razy 10 to jest to samo co 4 razy 1 plus 9, i na końcu dodaję 3. Teraz rozbijmy nawiasy. Można uznać, że to wyrażenie jest równe 2 razy 1, czyli 2 dodać 2 razy 999. To wyrażenie jest równe 9 razy 1. Stosuję zasadę rozdzielności. Rozdzieliłem to 2 na składniki sumy w pierwszym nawiasie. Teraz to samo z drugim nawiasem. Piszę 9, bo 9 razy 1 i dodać 9 razy 99. Dodać 9 razy 99. Teraz trzeci nawias. Zapomniałem wstawić plusa. Rozdzielam 4, 4 razy 1, czyli 4… i 4 razy 9. Piszę 4 razy 9. I na końcu mamy dodać 3. Piszę dodać 3. Teraz pogrupuję te składniki. Najpierw wszystkie pomnożone przez dziewiątki. Zaznaczę je na pomarańczowo. To wyrażenie, to wyrażenie… i to wyrażenie tutaj. Mamy zatem 2 razy 999. Wziąłem je stąd. Dodać 9 razy 99, dodać 4 razy 9. To są te trzy wyrażenia. I dalej mamy dodać 2, dodać 9… Dodać 4 i dodać 3. Patrzcie, to przecież suma naszych cyfr. To samo, co mamy tutaj. Już pewnie widzicie, do czego zmierzam. Czy te pomarańczowe wyrażenia są podzielne przez 9? Niewątpliwie tak. 999 dzieli się przez 9, więc także wielokrotność tej liczby to dzieli się przez 9. To też dzieli się przez 9 bo dzieliłoby się nawet, gdyby nie było tej dziewiątki. Każda wielokrotność 99 dzieli się przez 9, bo samo 99 dzieli się przez 9. Więc to się dzieli i tak samo jest z tym. Wszędzie mnożymy cyfry przez wielokrotności 9. Cała ta suma więc będzie niewątpliwie podzielna przez 9. Aby to wszystko… Pamiętajmy, ja tylko rozpisałem tę liczbę w taki sposób. Aby to wszystko było podzielne przez 9, skoro ta część dzieli się przez 9, to podzielność całego wyrażenia zależy od tego ogona. Aby podzielne było to wszystko, ten fragment musi być podzielny przez 9.